Cześć, witam Twój Multiguru. I w jednym z komentarzy dostałem takie zapytanie. A mianowicie, dziwi mnie, dlaczego w tych pytaniach Chodzi tutaj pewnie o MultiPlus. Nie są uwzględnione odpowiedzi dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Za co jestem chwalony w mojej pracy? A skąd ja mam wiedzieć, jak sam pracuję? Sam mam siebie chwalić. I w sumie przestało mnie dziwić dlaczego ten ziom chce iść do policji ponieważ yy, wydaje mi się, że on po prostu nie ma klientów, którzy go chwalą. I jest tutaj pewien paradoks, bo pewnie gdyby miał tych klientów, którzy go chwalą to yy, wcale by nie potrzebował do policji. I najprostszą metodą tutaj wybrnięcia z takiego pytania jest po prostu powiedzenie dlaczego jesteś dobry, dlaczego Cię chwalił ten, czy chwalił tamten, czy jak Cię chwalił. Jeżeli już nie wiesz, jesteś taki skromny, czy nieśmiały, żeby się zapytać klienta, co robiłeś dobrze, to zrób sobie miejsca Google, wsadź swoją firmę na te miejsca Google i klienci sami napiszą co o Tobie sądzą. Jeżeli będziesz dobry, to Oczywiście, napiszą jakieś fajne rzeczy. Niestety, kij ma dwa końce i równie dobrze będziesz musiał łyknąć komentarze negatywne i będziesz wiedział, dlaczego krytyka i nagana dotyka Cię boleśnie. Także yy, uważam to za najlepszy sposób wybrnięcia z tego pytania. Masz własną działalność. Powiedz, co sądzą o Tobie Twoi najlepsi klienci. Natomiast ja mam do ciebie też wielką prośbę, ponieważ y, moja przychodnia medycyny pracy, moja pracownia psychologii transportu jest również na miejscach Google. Także jak chcesz zrobić y, radość swojemu multiguru, y, napisz coś fajnego na tych miejscach Google, napisz coś pozytywnego. No napiszesz coś negatywnego, no też będę musiał łyknąć, wystarczy tylko wygooglować dr Dariusz Kraśnicki i na pewno znajdziesz moją skromną firmę, klikasz w miejsca Google i napisz coś fajnego. Nigdy o to nie prosiłem, ale jeżeli już padł taki problem to mam nadzieję, że Ci go wyjaśniłem, a przy okazji Multiguru, siwy troszeczkę i nieostrzyżony coś na tym skorzysta. Także Trzymaj się do następnego razu i oczywiście napisz fajną recenzję.